Witam wszystkich serdecznie. Odcinek powstały z rozmowy o właśnie podziale z przetwornicy zasilania. Będę rzucał w zdjęcia w międzyczasie. Mam tutaj zasilanie. Mam... To jest skrzynka, która miała być tymczasowo. Tu jest skrzynia, co ma być na gotowo ale jeszcze nie mam ją skończoną, bo jak to się mówi, prowizorka trzyma najlepiej więc lecę jeszcze na prowizorce mimowolnie, dlatego te wszystkie kable są porobione dłuższe ale teraz przystępując do tego co, co nas interesuje mamy wyjście z przetwornicy muszę sobie złym złapać i paluchy wziąć I mamy tak NK, LK i PE to będzie później na zdjęciach pokazane mam nadzieję, że będzie fajnie widać będę mierzył po kolei tu, tu i tu i, i tak dalej i tak dalej mam nadzieję, że nie uciekła kamera dobra będę mierzył, wstawiał zdjęcia i będę pisał jakie wyszły pomiary i o co chodzi mam trzy przewody, które wychodzą idą sobie tu po ścianie tu, tu i tu mam rozdział zrobiony z. I to jest tutaj połączone mechanicznie z neutrala i z uziemienia, podłączone do listwy zbiorczej. Listwa zbiorcza ma 0,8OM, mierzone już tak 3 lata temu, pomału. No, 2-3 lata temu. Sam główny uziom główna szpilka ma 13 i pół To wynika tutaj ten, ta mniejsza rezystancja, że ja tu mam później podokładane wszystko co szło, jak to się mówi, jeszcze mam Gdzie, skąd idzie dostać jakieś dodatkowe uziom. Wszystko jest podłączone, żeby jak najlepszy wynik był A faza idzie najpierw przez Odgromówkę, jak to się mówi Mam jedną wsadzoną, bo i tak minus w sensie neutral i tak jest z, z szyną połączony a w razie zadziałania tego urządzenia odgromowego to się łączy faza z, faza z uziemieniem i to do tej listwy zbiorczej pójdzie tutaj jest chyba 25 kwadrat jak się nie mylę to widać że jest grubszy to jest 16 a to jest 25 i o co tu chodzi krótko, zwięźle i na temat, nie chcę naciągać yy, mam po prostu wyciągnięte tylko te przewody te dwa w sumie NK i PE są połączone tu mechanicznie jest to doziemione jak widać, że jest dobrze doziemione do 0.8 przez co umie obsługiwać różnicówki, to jest główna. Ona jest setka, musiałem specjalnie dokupić setkę. Więc tyle na temat. W innych pomieszczeniach też mam setki wrzucone i te set, raczej trzydziestki. I raz na jakiś czas działają. Później pokażę jeszcze przyrządzenia, co sobie zrobiłem, żeby testować różnicówki. Jak ktoś będzie zainteresowany, to coś więcej na ten temat powiem. Więc tyle w temacie. Jak widać tutaj jest też transformator, czyli to jest nisko przetwornica. Tutaj tyle z całej przetwornicy to jest transformator, reszta to jest elektronika. Przetwornica będzie miała robiony przegląd za jakiś czas, bo była kupiona w 2007 w roku. Tu miałem przebieg, ile było wtedy naklepane kilowatów. Więc tyle w temacie. Mam nadzieję, że troszeczkę to pomogło komuś. Yy, tylko to jest zastosowanie, jak ja to zrobiłem. Możliwe, że indywidualne rozwiązania będą się jakoś różnić, więc yy, warto pytać. To nic. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.